<śmany> <śmany> Co się właśnie stało? Czy ja właśnie zamieniłem się ciałem z minifigurką Lego? Trafiłem do ciała minifigurki! Ale jestem mały... Co jest? Jestem w ciele człowieka. O, a ten typo wlazł do mojego ciała. Co to ma być? Oddawać mi moje ciało. <grym> <grym> <grym> <grym> <grym> <grym> <grym> Ale kozak widoki. Jak normalnie bym na jakieś góry wszedł? Haha. Ha. Mam świetny pomysł. On zawsze jak się mną bawi, to nie traktuje mnie zbyt przyjemnie. Ah <śmiech> oh, was to bolało. Co ten wariat zrobił? Czy ja mo tak robię, jak jest w swoim ciele? Ach, chyba tak... Ja myślisz że to, to było bardzo bolesne. Ach, oh. Ach, głodne się zrobiłem. Muszę coś zjeść. No ale, będąc w ciele minifigurki, to chyba tak średnio. Pff, to, to jest plastik. Coś ci nie pasuje? A, co tu robisz, szaleńcu? Czy ja ci zrobiłem coś złego? Gdy ty byłeś jeszcze tą figureczką? A, no tak. Co ty robisz? Umieram! Wyrywasz mi kończyny. Stary, co ty robisz? Umieram. To już mój koniec. Zostaw mnie w spokoju, uciekaj, nim ty zostaniesz skrzywdzony, tak jak ja. Ty to chyba jakiś chory jesteś. Nie jestem chory, ja po prostu umieram. Pokazać się jak wyglądasz? Tak. Okej. Oa! Okay. Oa! Oła! Oła! Oa! Umierał! Oła, umierał! Ja tak wyglądam! Nie przesadzaj, Ja. Nie przesadzam! Okej. Okay. Ja ja się, ja się, umieram, <grywa> jak mogę wrócić do mojego ciała? Nie możesz. Co? Żartowałem. O. Idź spać. Co? Spać. Wiesz co to znaczy? Połóż się i śpij. No, wiem, nie rób ze mnie idioty. Sam z siebie go robisz. Kłamiesz. Nie kłamię. Mówisz prawdę. Mówię prawdę. Okej, okay, twierdzisz, że jestem głupi. A mam ci wyrwać jeszcze nogi? O co ci chodzi? Kładź się i śpi, jak chcesz wrócić do swojego ciała. Okej. Okay.